Mamy podzielić i uprościć. Jedno wyrażenie pierwiastkowe trzeba podzielić przez drugie. Aby to uprościć, zauważmy, że mając podzielić pierwiastek arytmetyczny z x przez pierwiastek arytmetyczny z y, możemy wyciągnąć pierwiastek arytmetyczny z x przez y. Wynika to z własności potęgowania. Jeśli podnoszę dwie rzeczy do tej samej potęgi, a pierwiastek kwadratowy to przecież potęga jedna druga, jeśli podnoszę je do tej samej potęgi, a potem dzielę, to równie dobrze mogę najpierw dzielić, a później potęgować. Zastosujmy to tutaj. To wyrażenie będzie równoważne pierwiastkowi arytmetycznemu. Trudno narysować taki symbol. Pierwiastkowi arytmetycznemu z 60x2y podzielonego przez 48x. Spójrzmy na współczynniki przy każdym z tych wyrażeń. Spróbujmy to uprościć. Licznik i mianownik dzielą się przez 12. 60 podzielić przez 12 to 5, a 48 podzielić przez 12 równa się 4. Licznik i mianownik dzielą się też przez x. x kwadrat podzielić przez x daje po prostu x, a x podzielić przez x to 1. Licznik i mianownik dzielimy przez to samo. I oto, co nam zostało. Chcąc to uprościć, uzyskamy... To będzie równe… Narysuję znak pierwiastka. Mamy tu 5 czwartych. 5 czwartych… Jednak zapiszę to trochę inaczej. 5 czwartych. W mianowniku zostało tylko 4. A w liczniku mamy x i y. Mamy tu x oraz y. Moglibyśmy to tak zostawić ale wyciągnijmy coś więcej spod pierwiastka. Możemy na przykład powiedzieć, że to jest to samo, co... że to jest równe 1 czwarta razy 5 razy xy, pod znakiem pierwiastka, a to jest to samo, co pierwiastek arytmetyczny z 1 czwartej razy pierwiastek arytmetyczny z 5xy. A 1 czwarta to przecież 1 druga razy 1 druga. Albo możemy pomyśleć, że to jest to samo, to jest to samo, co. Możecie powiedzieć to jedna druga. Jedna druga razy 1 druga to 1 czwarta. Albo powiecie, to pierwiastek z jedynki przez pierwiastek z czterech. Pierwiastek z jednego to 1, a pierwiastek arytmetyczny z czterech to 2. Znów uzyskujemy jedną drugą. Jeśli uprościcie to do jednej drugiej, to całość przyjmie postać 1 druga razy pierwiastek arytmetyczny. napiszę na pomarańczowo. Pierwiastek arytmetyczny z 5xy. I więcej nie wyciągniemy z podznaku pierwiastka, bo już nie ma kwadratów.